Explosion Just play it You feel it You've got it Explosion Explosion Explosion Klubowicze, klubowicze No znazała wszyscy w drugie. Szmur skaczu zamba i maleńka, wypiszota I się basa, było odla Widżet wiksasz jak kłamanie Klubie zawsze za oranę Muza wyjech, gra i tłucze To do szczęścia są jak Króze w kruze z BFN ranie. lanie Gmarotuje wyjebanie Wszystko wchodzi, się zaczyna Mocenergia oraz siła Powiem, ja a jeszcze się kameruje.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 Pain, pain, pain, Muzyka Mogę kołowrotkiem tam wjechać, nie? I tam zrobić porządek z tymi wszystkimi ludźmi, bo to, co robią, to jest przesada. Ja bym tam, kurwa, od razu wjechał czołgami i chuj, my się nie pierdolił. 頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ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 Znaczynają bada Uuuu ja ja. Leżę najarany Kiedy czeka cały kraj Haliuforia Jak obalu król zaprasza Kupat za kurwy Rest w falce nie do w trumny i kupa w kupa Jak obalu król zaprasza Kupat kurwy Rest w falce nie do w trumny i kupa w kupa Nie miałem studiówki Wywoły studiówki Uuu. Dzisiaj boga kiedyś słówki oglądam kresko Cześć, to posto. I'm <laughs>